Dzisiaj mamy premierę RTX 4070. Na moim stole znajdują się dwa wydania, Founders oraz wersja od Gigabyte'a i dzisiaj odpowiemy sobie, czy ta karta jest faktycznie sporo mocniejsza od swojej poprzedniczki, czyli 3070, no i jak to wypada cenowo i czy finalnie warto się tą kartą zainteresować. Lecimy! Jeśli chodzi o specyfikację, karta bazuje oczywiście na architekturze Ada Lovelace, podobnie jak starsi bracia z serii 4000. Mamy tutaj na pokładzie 5000 między 888 rdzeni Kuda, co jest dokładnie taką samą wartością jak w przypadku 3070. Pamięć VRAM uległa zwiększeniu do 12 GB, ale zmniejszeniu uległa szerokość szyny z 256 bitów do 192. Mniejsza przepustowość z kolei ma wyrównać większa ilość pamięci poręcznej L2, która urosła z 4 MB do 36 Karta oferuje także DLSS 3 oraz enkodowanie kodeku AV1, ale mamy tylko jeden enkoder, a nie dwa jak w przypadku wyższych modeli RTX-ów z serii 4000. Więc po samej specyfikacji patrząc, wygląda to różnie. Raz jest lepiej, raz gorzej, a raz tak samo. Ja do swoich testów wyjątkowo na tą premierę mam dwa modele. Mamy wydanie Founders od NVIDIA, które w sumie jest taką zmniejszoną wersją 4090 a także wydanie od Gigabyte'a, konkretnie model Windforce OC. Founders jest jak zawsze śliczny i trzyma fason. Po behemotach pokroju 4080 czy 90 wydaje się wręcz kieszonkowy, chociaż na uwagę zasługuje przede wszystkim złącze zasilania 12V High Power. Myślę jednak, że dla zdecydowanej większości z Was bardziej interesujący będzie model od Gigabyte'a, bo jego z dużo większym prawdopodobieństwem znajdziecie na półkach sklepowych. I ten model Windforce, który ja mam tutaj, to będzie jeden z tych tańszych modeli, faktycznie zbliżony do ceny MSRP producenta. Mamy tutaj trzywentylatorową konstrukcję i nie jest też jakoś przesadnie długa. Na uwagę zasługuje jednak podłączenie do zasilania, bo tutaj zamiast 12V high power mamy jedno złącze 8 pin i to naprawdę dość miłe zaskoczenie. No i mając takie dwie karty, czy są jakieś gigantyczne różnice między nimi? No nie. Z racji tego, że obydwa modele są cenowo zbliżone do MSRP, no to nie ma między nimi kolosalnych różnic w wydajności. Ja posprawdzałem jak to wygląda i Gigabyte ma mniej więcej o 75 MHz większe zegary od Foundersa. To jest różnica stosunkowo niewielka. Mimo, że przetestowałem dwa modele w grach, to na dobrą sprawę uzyskują tam niemal takie same wyniki. Mówimy tutaj o różnicach w okolicach 1 czy 2%. Temperaturowo wypada to nieco na korzyść gigabajta, bo ich karta uzyskała 2 stopnie lepszy wynik. To pewnie dlatego, że mamy więcej wentylatorów to raz, a także karta jest troszeczkę grubsza niż wydanie Founders. Karty wciągają także tyle samo mocy, mówimy tutaj o okolicach 200 W. Te dwie sztuki 4070 zostały mi wysłane przez producentów i zostają u mnie na stałe. Będą oczywiście służyły do porównań w przyszłych testach. Natomiast żaden z producentów nie widział tego materiału przed publikacją, ani ja nie dostałem od nich pieniędzy. Zerknijcie sobie jeszcze na platformę testową, jakie części zostały użyte do przeprowadzenia testów no i z racji tego, że model Founders i model Gigabyte mają praktycznie takie same zegary i różnice w wydajności są znikome to nie będę umieszczał dwóch kart na wykresie, żeby wprowadzać zamieszanie, tylko opiszę je ogólnie jako RTX 4070. To tak dla jasności. W 3D Marku widzimy, że 4070 wypada gdzieś tak pomiędzy 3080 a 3090 z tymi zegarami bliskimi fabrycznym. Mówimy tutaj o 30% wzroście względem ltx 3070, co szczerze mówiąc nie jest jakąś porażającą wartością, więc na samym starcie możemy spodziewać się, że te karty będą miały wydajność bliską 3080 i ta wydajność, ten taki skok generacyjny nie wyniesie tutaj aż tak ogromnej wartości, Wartości, jak w przypadku tych wyższych modeli, które miałem okazję testować wcześniej. Oczywiście miałoby to sens, żeby tutaj porównywać tą kartę z 3070. Myślę jednak, że dużo ciekawszym porównaniem będzie zestawienie mocy tej karty do 3080. Z racji tego, że w tym syntetyku wypadły podobnie. No właśnie, i jak to wypada w grach? nie prawie jak w 3D Marku. Na 1440p 4070 jest mocniejsze o 25% od 3070 i idzie niemal łeb w łeb z 3080. Zauważymy jednak, że w 4K to 3080 ciut lepiej wychodzi niż 4070. Być może przepustowość pamięci odgrywa tutaj rolę. W kontrol na 1440p mówimy o 18% wzroście względem 30 z kolei 3080 jest mocniejsza o 15% od 4070. Podobnie zresztą wypada to na rozdzielczości 4K. W Cyberpunku na 1440p prawie 22% różnicy względem 3070, 3080 z kolei po raz kolejny ciut mocniejsza niż 4070. 4K jest niespodzianką, bo tutaj różnice między 3070 a 4070 są niebezpiecznie małe. W Doom Eternal następuje niemałe odbicie. Na 1440p nowa 4070 wypadła aż o 68% lepiej niż 3070, przebijając nawet niewiele 3090. W 4K 4070 idzie niemal web w web z rx 6900 XT i 3080. W Forzie po ostatnich aktualizacjach mocno zmieniły się wyniki, więc archiwa nie są w pełni kompletne. To kilka kart, które udało mi się przetestować. Tu na 1440p 4070 wypadła lepiej niż 3070 i 3080. W 4K więcej tego samego, wielkiej roszady tutaj nie widzimy. W God of War bez szału na 1440p różnice między 3070 nie są jakieś spektakularne. Na 4K karta trochę odbija i jest dużo bliżej 3080. Ze Spider-Manem Historia X-Forzą stare wyniki mogę sobie włożyć między bajki po nowej aktualizacji. Na 1440p 4070 wypada bardzo podobnie do 3080 i o 17% lepiej niż 3070. W 4K minimalnie na prowadzenie wyszła 3080. Wiesiek 3B z Next Gen patcha na DirectX 11 śmiga tak jak na 3080. W 4K to z kolei karta z rodziny Ampere i serii 80 wychodzi o 11% lepiej. Po aktualizacji Next Gen Geralt w 1440p lepiej wypada na 3080 i w sumie sytuacja powtarza się również przy wyższej rozdzielczości 4K. Więc jeśli chodzi o same gry, to szczerze mówiąc 4070 wypada czasami raz lepiej, czasami raz gorzej niż 3080. Jak zawsze wszystko zależy od silnika gry. Są gry, w których... Ta karta radzi sobie nadzwyczaj dobrze, jak na przykład Doom Eternal, który był takim skrajnym przypadkiem, ale są również tytuły, gdzie różnica względem 3070 na tych wyższych rozdzielczościach sięga zaledwie 12 i tak szczerze mówiąc, patrząc po tej surowej wydajności, no ja spodziewałbym się, żeby było to ciutkę więcej. Dla ciekawskich wrzucam też wykresy w 1080p, chociaż prawdę mówiąc moim zdaniem ta karta najlepiej siada w 1440p. Do Full HD można i będzie ta karta działać dobrze, ale prawda jest taka, że możecie kupić trochę tańszą kartę i na ten moment nie zobaczycie większej różnicy, jeśli nie macie jakiegoś najmocniejszego procesu. 1080p skorzystają głównie osoby, które mają 240 Hz monitory i są nastawieni raczej na gry kompetytywne. Wtedy czemu nie? Taka karta może mieć sens. Mimo to, jeśli gracie na Full HD, to proponowałbym poczekać na premierę ewentualnej 4060 czy 50, jeśli się pojawią, bo one pewnie będą tańsze i obstawiam, że lepiej będą się do takiej rozdzielczości nadawały. No dobrze, więc wiemy jak wygląda klasyczna rasteryzacja. A co? ze śledzeniem promieni. Zacznijmy od testu z Ray Tracingiem w Cyberpunku na 1080p. Co zabawne, tutaj 4070 uzyskała dosłownie identyczny wynik jak 3080. Prawie mówiąc, spodziewałem się, że na tej płaszczyźnie nowa karta z rodziny Ada Lovelace pokaże nieco większy pazur. Jednak gdy odpalimy RT na rozdzielczości 4K, no to 4070 leci na łeb na szyję, wypadając nawet ciut gorzej niż 690 XT. Kontrol w rozdzielczości 4K i Ray Tracingiem też nie wypada jakoś super korzystnie dla 4070 i tam lepiej wypada 3080. Spider-Man na 4K, podobna historia i wyniki 4070 są raczej dość spodziewane. Więc w tych kilku testach z Ray Tracingiem, które ja mam, mam je na rozdzielczości 4K, które tak po prostu mam znormalizowane. Wiemy też, że ta karta im wyższa rozdzielczość, tym gorzej sobie radzi, więc Siłą rzeczy, gdy dorzucimy do tego Ray Tracing, to nie sprawi, że ona jakoś gwałtownie się odbije. Ale faktycznie w 1080p czy 1440p ta karta z RT jest całkiem niezła, a zwłaszcza niezła, gdy dorzucimy do tego całego miksu DLSS, a zwłaszcza DLSS. No bo co Wy na to, że korzystając z DLSS 2 w Cyberpunku, wtedy wykręcimy już lepszy wynik niż 2080 Ti czy 6900 XT i dość mocno zbliżamy się do 3080. W Spider-Manie wygląda to nawet jeszcze lepiej, bo tam 4070 dzięki DLSS jest w stanie przegonić nawet Radiona 7900 XT, który jest przecież dużo droższy. Ale oczywiście to DLSS 3 i Frame Generation odgrywa tutaj sporą rolę w przypadku tej karty. I faktycznie, odpalenie DLSS 3 daje porządnego kopa i wtedy nawet w 4K z ray tracingiem jesteśmy w stanie przegonić 3080 i daleko w tyle zostawić 3070, która oczywiście tej funkcji nie ma. I ja wiem, że frame generation od momentu premiery Adalow Lace jest można powiedzieć taką kontrowersyjną technologią, ale gwarantuję Wam, że gdy odpalicie to na własnym monitorze z wysokim odświeżaniem, to te generowanie kratek naprawdę robi zaskakująco dobrą robotę. I myślę, że to jest ten faktyczny as w rękawie tej karty i Nvidia bardzo mocno na to liczy, że osoby, które zdecydują się na tą kartę, to faktycznie tego DLSS 3 będą używać. I jeśli to jest faktycznie coś, czym jesteście zainteresowani, to, to jak postrzegacie tą kartę, czy opłaca się ją kupić, czy nie, może odgrywać naprawdę sporą rolę. Bo jak widzieliśmy, w tradycyjnej rasteryzacji tam nie ma jakiegoś hiperszału. Ale gdy dorzucimy do tego DLSS3 i Frame Generation, to no, robią się z tego naprawdę niezłe wyniki. Przechodząc do programów profesjonalnych, w Blenderze 4070 wypada fajnie, pomiędzy 3080 a 80 Ti, no i dość sporo lepiej niż 3070. W DaVinci Resolve wypada tak samo dobrze przy enkodowaniu H264 i H265, jak i starsi bracia z tej samej architektury. Gorzej jest jedynie w AV1, gdzie faktyczny brak jednego dodatkowego enkodera jest zauważalny, ale na tej wersji Resolva, na jakiej ja testuję, szczerze mówiąc przepaści na ten moment nie ma. Chciałbym tutaj jeszcze wrócić też do poboru mocy, bo te karty wciągają około 200W. I to jest szczerze mówiąc wartość naprawdę całkiem niezła, bo gdy popatrzymy sobie na zbiorczy wykres to 3070 wciągała 250 W, a 3080 często 320 W lub więcej. I mnie szczerze mówiąc to cieszy, że ten współczynnik wydajności na wat jest tutaj bardzo dobry. Ale jak zawsze wszystko rozbija się o cenę, prawda? No i ona tutaj również odgrywa niemałą rolę i to też koniec końców rzutuje na to, jak ja tą kartę oceniam. Otóż ta karta, jeżeli przeliczymy sobie to na dolary, ona kosztuje 600 dolarów. Mówimy tutaj o wzroście MSRP o 100 dolarów względem starej 70. Gdy popatrzymy sobie na ceny polskie, ja dostałem informację, że to ma być okolice 3200-3300 zł. Czyli mówimy de facto w złotówkach o cenie. Takiej samej jak MSRP było 3080. Ja wiem, przez te kilka lat sporo się zmieniło, dolar inaczej stoli, inflacja również niestety zrobiła swoją robotę. Nie zmienia to jednak faktu, że to naprawdę sporo kabony jak za kartę klasy 70. Te karty mają być dostępne w sklepach 13 kwietnia, czyli dzień po tym jak ja publikuję ten film i praktycznie o tą cenę będzie się wszystko rozbijało. Bo zacząłem zastanawiać się, co tu i teraz, na dzień dzisiejszy, na 12 kwietnia, ja mogę kupić w powiedzmy podobnej cenie, tak? No i popatrzyłem sobie na 3080, jak ona wypada cenowo i szczerze mówiąc, nowe karty, to znalazłem mniej więcej od 3800-3900 zł. Biorąc pod uwagę, że te karty mają bardzo zbliżoną wydajność, to ja spodziewam się, że na 3080 pewnie zaczną wyrastać jak grzyby po deszczu przeceny i jeżeli faktycznie tą 4070, uda Wam się kupić taniej niż 3080, to moim zdaniem może być to dobry deal. Szczerze mówiąc byłem zaskoczony, bo w cenie w okolicach 3000 zł na ten moment można kupić rx 6900 XT albo 6950 XT i kurde jak za 3000 zł to jest naprawdę kawał karty. Jest to na pewno opcja, którą bym rozważył. I prawdę mówiąc ja jestem naprawdę w bardzo ciężkim miejscu tu i teraz, bo ja nie wiem, jak te ceny będą wyglądały jutro czy za tydzień, a przypuszczam, że będą właśnie drastycznie różne, dlatego że ta karta ma taką wydajność, jaką ma i będzie wyceniona tak, jak jest wyceniona. Więc jeżeli ktoś z Was faktycznie chce kupić tą kartę, no to macie zadanie domowe do odrobienia, sprawdzić w jakiej cenie możecie kupić 3080 i rx 6950 XT, albo zastanowić się, czy faktycznie zależy Wam na feature'ach takich jak Ray Tracing czy DLSS. 3. Jeżeli tak, to ta karta faktycznie jest energooszczędna i może dostarczyć sporą ilość klatek i dużo zabawy. Tak więc monitorujcie ceny, a ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Na razie. BIOS.